2019 on Ten pierdolloneny łajda Siałki pi. Niby, Niby jestem ty łajdakiem, tak wiedzi większość kobiet imponuje jako rafę aż mazę jako człowiek pierdolona nas dziro Na początek cię rozkocham, pobawię się troszeczkę a później już wydocha nie wiedzą że mnie kochasz olałem cię dla innej, ty byłaś mi potrzebna jak zawsze tu na chwilę, nie mam już kubu, nie, nie, mam tu wyrzutu Ty grałaś go do leby, większość swoich fiutu podziwaj się, że będę całe życie tobie, bierny okazałem się łajzakiem, bo jestem niezależny, możesz teraz płakać i użalać się na sobą, poznałem już dwie takie, co moje rady goją Ty nie bądź na mnie zła Chciałem tylko skonsumować Jutro będzie znowu moja Brała tego to towar Dzisiaj Pierwsze w łóżko inna To jest dla mnie tylko chwilą Każdy weekend z inną dziwką Ona jest tą kokainą Mała nie bądź na mnie To jest dla mnie tylko chwilą Każdy weekend z inną dziwką, ona jest tą kokainą. Aha, aha, e-e. Tak, e. aha, aha. Nie będzie dzisiaj gwiazdów, pojebanych, poematów, miłość raczej da. Spławaj tutaj łaków, nie rób mi debatu, że nie doceniam tej przecież łajdak ma to w Chcą przez niego płakać, masz tu dziś łajdaka, to kobiet pędzić, nie udaje jej do spaniaka, Choć każdy inwesty, znów Cię tu uwodzę, z spojrzeniem dla korzyści, gotowy już na Ciebie, Pocale Cię zabłyś, nie będziemy być inny nie atmosferę, Nieważne co co myśli, Ty lecisz na bajerę, w powie mi wesele, niewierny ze mnie, brodę inną i to jest u mnie standard. Masz pewność, że się zdradzę. Masz pewność, że ucieknę. Za serce nie zapłacę. Nie jestem łatwy, baby. Juki, aha, aha. Właśnie tak. Pieprzony łajdak z Giro.